pojedziemy sobie w prawo i możesz się włączyć będziemy tu wyjeżdżać w prawo mamy trzy problemy pierwszy tramwaj, rozglądamy się nie ma tramwajów podjeżdżamy sobie drugi bramka, oddalamy się jedziemy z środka i trzeci samochód. musimy pamiętać, że przy tych gabarytach będziemy mus... potrzebowali całą drogę wolną I wyjeżdżamy sobie tylko może ktoś nam tak, żeby obroty nie spadały, troszeczkę spadły do 400, ale było w porządku. I jedziemy sobie. I następny bieg. Otwartą dłonią mocniej wbić, mocniej wbić, bo jest zimny olej jeszcze. Także rozpędzimy no, się troszeczkę 1400. to i zmiana biegu. O, i już zmiana biegu na następny. I teraz tak. Pierwsze, pierwsza pana jazda poza yy, placem czyli Jedziemy sobie spokojnie, żeby się oswoić. Zadaniem tej lekcji jest opanowanie pojazdu. Co jakieś e, 10 sekund popatrzeć sobie w lusterka. Pierwsze ocenić odległość od kawężnika, drugie od osi jezdni i trzecie zobaczyć, czy nikt nam nie chce zrobić krzywdy poprzez łańską jazdę. No, się po rusterkach, patrzymy i jedziemy Tak, wśród komentarza takiego, wiesz, nawet ile coś widzisz, jakieś znaki, droga wiesz, żeby, żeby... Stop. jedziemy, jedziemy